Każdego roku w Polsce hospitalizowanych jest blisko 5 milionów ludzi. Średnia długość tego pobytu szpitalnego oscyluje między 8 a 10 dniami. Można więc powiedzieć, że szpital staje się przez pewien czas domem dla, dla wielu milionów Polaków. I jak to w domu, ważne miejsce zajmuje żywienie. Chciałem się zapytać pana profesora, jaka jest rola żywienia w leczeniu pacjentów w szpitalach? Żywienie nie może być traktowane jako tylko karmienie chorych. Żywienie jest w warunkach szpitalnych i nie tylko zresztą i poza szpitalnych, jest integralną częścią terapii. Dlatego też w tych działaniach, które powinno się przedsięwziąć w trakcie pobytu pacjenta w szpitalu, należy ten element bardzo silnie uwzględnić, ponieważ dotyczy to sporej części chorych. My wiemy z różnych badań, że Chorzy, którzy docierają do szpitala, przynajmniej w jednej trzeciej, a nawet około 40% wykazują jakieś cechy niedożywienia. A to ma z kolei bardzo istotny wpływ na sam przebieg terapii, ponieważ powoduje, że leki u osób niedożywionych działają inaczej. Również częściej powstają powikłania, mało tego, zwiększa się również śmiertelność chorych niedożywionych. W związku z tym żywienie jest integralną częścią terapii, także nie można tego traktować tylko jako element odżywiania chorych, tak jak to się dzieje w warunkach codziennej naszej sytuacji życiowej, czy w warunkach domowych, poza pozadomowych. I rozumiem, że w zależności od tego, jaką chorobę leczymy, to też dieta powinna być inna, prawda? Żywienie chorych jest związane z sytuacją zdrowotną oczywiście. Żywienie szpitalne powinno uwzględniać bardzo wiele aspektów. Po pierwsze, powinno uwzględniać niedobory chorych, którzy wchodzą do szpitala, powinno uwzględniać ich stan chorobowy, możliwość realizacji tej diety i jej spożywania, i dlatego też te wszystkie aspekty w trakcie pobytu chorego muszą być uwzględnione. Mało tego, jeszcze chory w trakcie pobytu w szpitalu jest poddany przecież bardzo wielu rozmaitym procedurom, zabiegom, więc sytuację, powi... I ma... poza tym sam proces chorobowy jest dynamiczny często, w niektórych, zwłaszcza ostrych chorobach takich jak ja wiem, stany septyczne, czy ostre zapalenia niektóre, gdzie ta dieta musi być bardzo intensywnie modyfikowana, a mało tego, nawet sposób jej stosowania czy podawania musi być zróżnicowany, nie zawsze to jest odżywianie doustne, nie, muszę być odżywianie poprzez zgłębnik, może być odżywianie pozajelitowe, jednym musi być aktualnie dostosowana nie tylko do sytuacji takiej, jak mamy był chorego, jeżeli chodzi o wejście do szpitala, ale również być dostosowana do dynamiki choroby, no i oczywiście do samego procesu chorobowego. A kto w szpitalu czuwa nad tym, żeby ta dieta była właśnie adekwatna? Czy to jest lekarz, czy, czy też są profesjonalni dietetycy, którzy nad tym czuwają? No, niestety ten problem, to bardzo ważny problem Pan poruszył. Ten problem jest hmm, teoretycznie relatywnie prosty. Jest pion żywienia w szpitalu, jest pewna hierarchia dotycząca struktur związanych z przygotowaniem posiłków, transportem, całą technologią dostarczania chorych na oddziały, porcjowania, zadbania o to, żeby to dotarło w odpowiednim stanie, odpowiednio ciepłe itd. Tak ale też szalenie ważny jest ten element właśnie dystrybucji posiłków w obrębie samego oddziału już, czy danej jednostki organizacyjnej. Tutaj niestety są spore mankamenty. Na ogół to powinno być tak, że na bardzo najniższym szczeblu, czyli w kontakcie pacjent, lekarz, i personel zajmujący się żywieniem powinna być wykwalifikowana dietetyczka lub dietetyk. I tak działo się w wielu oddziałach dotychczas. Yy, niestety sytuacja, która powstała w ostatnich latach nie sprzyja temu. Mianowicie jest duży niedobór dietetyczek czy dietetyków w oddziałach szpitalnych. Powoduje to, że rwie się ten kontakt pomiędzy zleconym żywieniem, jego realizacją, dystrybucją oraz jakby kontakt pomiędzy potrzebami pacjenta a, a realizacją tego. Generalnie oczywiście ogólne zasady dietetyczne wyznacza lekarz, ale realizację tego powinna przejąć wykwalifikowana dietetyczka lub dietetyk oddziałowy który powinien taką dietę zaplanować pod względem oczywiście bilansu energetycznego, podstawowych elementów żywieniowych, makroelementów, witamin itd. w odpowiednim proporcjach do sytuacji, która jest niezbędna dla danej sytuacji chorobowej pacjenta. Czyli można powiedzieć, że wybierając szpital, w którym będziemy się leżeć, możemy też to wziąć pod uwagę, tak sprawdzić, czy tam jest żywienie opracowane przez dietetyka. Ja myślę, że to byłoby pewnie ideałem, ale praktyka jest zupełnie odmienna, niestety wybierając szpital, wybieramy tam, gdzie się możemy najszybciej dostać, raczej te elementy żywieniowe są, schodzą na plan dalszy. No, co jest niestety bankamentem znaczącym w Organizacji Ochrony Zdrowia. No właśnie, Panie Profesorze, bo zaczęliśmy od tego, jaka jest rola żywienia w leczeniu chorych w szpitalach. Pan powiedział, że ona jest bardzo duża. Proszę powiedzieć, jakie efekty może dać właśnie stosowanie zdrowego, właściwego żywienia dobranego do choroby? Jakie efekty pozytywne? Jest Dzisiaj udowodnione, że odpowiednio zbilansowane żywienie w trakcie pobytu chorego w szpitalu, notabene i poza szpitalem również, ma zasadnicze znaczenie na następujące elementy żywieniowe. Przede wszystkim tak, czas trwania terapii skraca się. Wyraźnie zmniejszają się powikłania, jakie występują, zwłaszcza w przebiegu niektórych ciężkich chorób. Zmniejsza się śmiertelność chorych. Proszę sobie wyobrazić, że na przykład chorzy z ciężkimi stanami na przykład septycznymi, czyli ostrym zapaleniu trzustki, z, z, z, z objawami niedożywienia mają pięciokrotnie wyższą śmiertelność niż chorzy z tymi samymi chorobami, ale yy, z prawidłowo zbilansowanym żywieniem i z wyrównaniem niedoborów, jakie to powoduje. Poza tym ten fakt, że chory jest krócej w szpitalu, ma mniejsze powikłania, mniej ilości np. antybiotyków musi zużywać. Jest niewątpliwie jednym z ważnych elementów zmniejszenia kosztów leczenia szpitalnego. Czyli te wszystkie ważne aspekty, o których zresztą zawsze mówimy, a dzisiaj szczególnie na to zwracamy uwagę, w warunkach prawidłowego żywienia i wyrównywania niedoborów żywieniowych u chorych leczonych, zwłaszcza w ciężkich stanach, mają kapitalne znaczenie nie tylko dla zdrowia, ale i dla ekonomii. No właśnie, ale rzeczywistość, jak, jak, jak Pan Profesor wspomniał, jest trochę odmienna od tego ideału i często w mediach nawet pojawiają się takie reportaże dość krytycznie oceniające tę dietę w, w polskich szpitalach. Jako przykład podawany jest biały chleb z parówką i musztardą na przykład. Czy, czy, czy, czy to jest właściwy kierunek, czy też może rodziny chorych powinny coś y, przynosić, y, żeby uzupełnić tą dietę i zadbać szczególnie o jakieś składniki pokarmowe? Znaczy ja bym chciał tu może rozróżnić dwie rzeczy. To, o czym Pan mówi, no to jest oczywiście zwykłe Odżywianie chorych w szpitalach. I w większości wypadków, chorych niezbyt skomplikowanymi problemami zdrowotnymi, no ja wiem, choćby w takich sytuacjach, jak ja wiem, oddziały położnicze, czy też niektóre oddziały urazowe, gdzie mamy te urazy lżejsze, a często są to skąd inąd zdrowi ludzie to oczywiście oni nie wymagają jakichś znaczących korekt dietetycznych. Ich żywienie szpitalne nie musi wcale odbiegać i na ogół nie odbiega od tego, co, czym się żyje w domu. Natomiast my, ja mówię o, mówiąc o leczeniu żywieniowym i o żywieniu w ogóle, mam na, w aspekcie tę te, grupę pacjentów, w których w szczególnych sytuacjach, a to jest około 30-40% ogólnej populacji hospitalizowanych chorych, wymaga szczególnego nadzoru dietetycznego. Jeżeli weźmiemy ten pierwszy aspekt, czyli w ogóle żywienie chorego jako takiego, no to oczywiście te diety zwykle one nie odbiegają od jakichś takich układów dietetycznych, które no, stosujemy w warunkach domowych, w codziennym życiu. Ta przybiosłowiowa bułka, parówka czy musztarda, no też i w domu jest przecież używana i znacząca część chorych może z powodzeniem to prawda, konsumować. Natomiast, natomiast wydaje się, że pewne jednostki szpitalne ze względów czysto ekonomicznych, no niestety nie, te, to, to, to żywienie takie podstawowe no, zdają w zwykle bardzo uproszczonym sposób, no, tam gdzie można możliwie tanio, możliwie łatwo przyrządzić, prawda, rozdystrybuować, podzielić i serwować prawda, w warunkach oddziałowych. Tutaj pewnie aspekt, może nie wiem, czy będziemy to poruszać, ale to jest istotny aspekt jeszcze kosztów tego żywienia, takiego podstawowego, prawda, ja nie mówię o leczeniu żywieniowym, mianowicie to żywienie podstawowe, no niestety jest bardzo ograniczone elementami dostępności ekonomicznej. Z badań, które robiliśmy co prawda już jakieś 15 lat temu, ale też i z danych, które się pokazują w prasie medycznej i w opracowaniach w ostatnich latach wynika, że te koszt, wsadu żywieniowego, czyli koszt produktu, który dany szpital, czy dana jednostka może poświęcić, jest relatywnie skromny. On się waha między 4, nawet poniżej 4 złotych do jakichś 5, 6, 7 to co zależy od tego, jakie to są jednostki i komu notabene podlegają, czyli to jest to relatywnie dość skromne. No, co prawda w warunkach szpitalnych zawsze się mówi, że no, nie wszyscy chorzy żywią się jednakowo, jest część chorych na dietach, jest część chorych na czczo, więc jakby ta dystrybucja ekonomiczna jest troszkę inna, prawda, że relatywnie te 5 zł na osobę może średnio wypaść po... 5, 6 czy 7 nawet złotych na osobę wliczając tych, którzy akurat w tym danym dniu nie dostają pożywienia, prawda. Tym niemniej są to dość skromne jednak stawki i one szczerze mówiąc nie bardzo pozwalają zróżnicować tak, tą dietę podstawową, ciągle mówię o diecie podstawowej. I właśnie o to mi chodziło Panie Profesorze, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że ta dieta jest w szpitalach często uboga z uwagi na, na ograniczenia finansowe, to jak rodziny mogą pomóc zadbać tym pacjentom przebywającym w szpitalach w szybszej rekonwalescencji, w podniesieniu odporności, w przyspieszeniu gojenia, gojenia ran, jakie składniki, jakie produkty powinni przynosić? Wie Pan, w ogóle fenomen donoszenia do szpitala jest fenomenem takim, powiedziałbym, prawie specyficznie polskim. Ja znam wiele szpitali we Francji, gdzie pracowałem przez kilka lat. Znam szpitale brytyjskie, może mniej niemieckie. odwiedzałem szpitale w Stanach Zjednoczonych. Szczerze mówiąc nie napotkałem, a przynajmniej w takiej skali jak u nas, tego co nazywa się dożywianiem chorych. No, wydaje się, że, że jakoś to u nas wyjątkowo jest rozbudowane. Ale no, jest i chyba jest to ważny element, dlatego że Trzeba powiedzieć, że dieta szpitalna z czysto formalnych względów, to ona musi być zbilansowana energetycznie pod względem podstawowych składników, pod względem podstawowych produktów mikro i makroelementów czy witamin. I formalnie, jak się robi jadłospis, to osoba sporządzająca jadłospis musi wykazać, że to, co ona sporządziła, odpowiada określonym bilansom żywieniowym, prawda, tym niemniej jednak wykonawstwo już potem tego, jest, jest już nie zawsze odpowiada temu, co jest formalnie na papierze, czyli jak się potem robi kontrolę, czy się sprawdza, no to niby zaplanowane zostało w sposób właściwie no, prawidłowy. Tu się niewiele można z uwag zrobić, ale już potem wykonawstwo samo okazuje się, że... Są niedobory kaloryczne, są niedobory energetyczne w różnych grupach, prawda, białka, węglowodanów czy tłuszczów, niedobory lub nadmiar pewnych produktów. Takim typowym przykładem jest to, że na przykład te dietach szpitalnych, zwłaszcza tych, które są w formie cateringowej dostarczane, bo też to jest jeszcze pewien osobny problem, to na przykład jest nadmiar soli. My wiemy dzisiaj, że sól ma znaczące, pewne istotne znaczenie, jeżeli chodzi o genezę różnych chorób przewlekłych, chorób układu krążenia, nadciśnienia i wskazówki dietyczne wskazują na ograniczenie soli, a okazuje się, że na przykład wiele wiele kontroli w diet szpitalnych wskazuje, że jest dwu lub trzykrotnie dawka na przykład soli przeżona. Natomiast jeżeli chodzi na przykład o zawartość witamin niektórych jest tylko 70-40% 30 40 tylko niektórych witamin w diecie szpitalnej. Czyli jakby samowykonawczość, zbilansowanie tutaj wiele do życzenia, do życzenia jednak pozostawia. Jest też problem kontroli tego wszystkiego, mi się wydaje, w warunkach szpitalnych, mianowicie nawet w formach cateringowych, gdyby, bo teraz pewna część szpitali no, z różnych względów przychodzi na formy cateringowe, czyli nie ma własnego zaplecza, wytwarzania produktów czy żywienia, tylko są firmy zewnętrzne dostarczające no, w różnej formie, albo z wykorzystaniem bazy szpitalnej, albo wyłącznie własnej bazy, prawda, takie outsourcingowe, również yy, sposoby żywienia, to również w tych warunkach jest brak istotnej kontroli. Dany zakład zleca żywienie w firmie zewnętrznej. A trzeba powiedzieć, że rzadko jest kontrola tego, co ta firma dostarcza. Stąd też na przykład bywają czasami no zupełnie drastyczne jakieś sytuacje, gdzie po prostu przy braku kontroli okazuje się, że są pewne istotne niedomogi. Prawda? No, poza tym często bywa i tak, że, że że trzeba coś doraźnie prawda, zmienić jeszcze w diecie, ale to już jest problem zupełnie inny, niż takiego podstawowego żywienia. To, wró to wróćmy do mojego pytania. Co rodzina troszcząca się o tego hospitalizowanego właśnie, może rodzina. przyjeść zdrowego do jedzenia? Najczęściej osoby, które dostarczają produkty zewnętrzne, dostarczają produkty raczej gotowe, te, które na rynku mogą być. Prawda? To nie jest na przykład dostarczanie pełno daniowych dań. No, zdarza się i tak oczywiście, ale to raczej dzisiaj chyba już raczej rzadko. Oczywiście, że najlepiej, jeżeli by się porozumiała z lekarzem prowadzącym danego pacjenta, bo są pacjenci, którzy naprawdę nie wymagają żadnego doniesienia, bo my tutaj mówimy o niedożywieniu, ale też mamy problemy z nadwagą. Zdarza się, że że osoba, która ma istotną nadwagę i ta istotna nadwaga może i ma znaczenie w jego, jego patologii, w patologii tego pacjenta, jest dokarmiana jeszcze przez rodzinę zupełnie zbędnie, bo on ma wtedy nadmiar podaży energii, kalorii, prawda, a poza tym nie zawsze może sobie sam to odpowiednio zbilansować. Dlatego też zawsze powinno być to kontakt z lekarzem i zapytanie. Czy, tego, czy temu pacjentowi trzeba coś dostarczyć dodatkowo, czy nie. W większości wypadków możemy powiedzieć, że szpital jest w stanie zapewnić zbilansowaną, podstawową dietę przy odpowiednim nadzorze oczywiście i kontroli. Także na pytanie co przynieść, to to zależeć będzie od tego, jaki to będzie chory. Jeżeli to będzie ciężko chory z niezdolnością oddechową, i zdolnością krążenia, to on pewnie i apetyt będzie miał gorszy, i łaknienie, i my jesteśmy w stanie w pełni zabezpieczyć go, zbilansować, prawda, i w zakresie płynów, i w zakresie diety. I on nie, nie potrzebuje nadmiernego, że tak powiem, żywienia. Jeżeli natomiast to będzie pacjent, pacjent młody, zdrowy, wymaga po jakimś dużym razie, na przykład złamaniach kończyn w stronę, to oczywiście on może mieć dodatkowe żywienie jeszcze w postaci jakichś produktów białkowych, które można mu dostarczyć, czy w postaci prawda, odpowiednio spreparowanych mięs, wędlin czy nabiału, ale myślę, że to absolutnie wymaga konsultacji z lekarzem. A co z owocami i warzywami? Owoce i warzywa są niezmiennie ważnym składnikiem codziennej naszej diety przede wszystkim, w tym również szpitalnej. Jeżeli chodzi o owoce i warzywa, to w zakresie podstawowego żywienia nie ma właściwie istotnych ograniczeń, żeby chorzy mogli to spożywać poza normalną dietą szpitalną. Tym niemniej jednak są pewne schorzenia, zwłaszcza w zakresie przewodu pokarmowego, które wymagają pewnych ograniczeń nawet tego typu yy, produktów. I wydaje, wydaje się, że to, co powiedziałem na początku, że ten kontakt z lekarzem prowadzącym jest tu istotny w tym wypadku, bo czasami rodzina no, przynosi pacjentowi, ja wiem, cytrusy, jakieś inne prawda, owoce, które nie bardzo chory może spożyć, to zostaje, to się nie, jakby nie, nie zużywa. No, jest to pewna strata, także absolutnie tutaj bardzo, bardzo rodzinom zalecam kontakt z lekarzem i wskazówki, co przynosi. Kończąc ten temat, donoszenia, jeszcze chciałbym zapytać, czy, czy przynoszenie słodyczy jest dobrym pomysłem do szpitala? Złym pomysłem. Słodyczy, no, myśl, myśląc głównie o, o, o, o węglowodanach, ciastach, prawda, czy, czy, czy nawet jak wiem, jak w wyrobach czekoladowych i tak dalej, jest złym pomysłem, dlatego że wiemy, że nadmiar węglowodanów jest rzeczą niepożądaną, zwłaszcza dla osób z nadwagą czy zaburzeniami metabolicznymi, zaburzeniami lipidowymi i dlatego też wydaje się, że w tym zakresie powinno się to nie tylko ograniczać, ale raczej do szpitala nie przynosić. No niestety praktyka jest inna. No, to tak zwykle jak się idzie, prawda, no coś trzeba przynieść, to się prawda, przynosi coś, co można łatwo dostać na półcy sklepowej. Ale absolutnie, jeżeli chodzi o tę część donoszenia produktów, to nie zalecamy tego, wręcz przeciwnie, sugerujemy zawsze pady, rodzinom, żeby nie przynosili produktów. Panie profesorze, a po wyjściu ze szpitala, czy pacjent winien kontynuować te zalecenia żywieniowe, które lekarz mu... Bardzo istotny problem pan porusza, mianowicie mówiąc o personelu medycznym i o personelu dietetycznym, czyli tym fachowym personelu, który powinien nadzorować tę część żywieniową, to trzeba powiedzieć tak, że właśnie Pani dietetyczka lub Pan dietetyk, na kogu są to Panie, ma bardzo wielką rolę w tym kontakcie pacjent, zlecenie lekarskie i realizacja. Ale rola dietetyczki to nie tylko jest nadzór nad tym, co pacjent dostaje w angaż szpitalnych, ale jego również jakby kształcenie, uświadamianie, do potrzeb żywienia poza Pacjent przebywa w szpitalu kilka dni, kilkanaście, czasami dłużej, rzadziej, dłużej, ale on jest w warunkach domowych i na przykład wiele chorób, chorób metabolicznych, chorób układu krążenia, chorób endokrynnych niektórych, chorób przewodu pokarmowego, wymaga absolutnie określonego nawet reżimu, powiedziałbym, dietetycznego w warunkach poza Dlatego też ten kontakt właśnie z fachowym pracownikiem, który jest w stanie i ma czas, żeby pacjentowi móc udzielić informacji, żeby powiedzieć i skorygować jego nawyki żywieniowe, jest jedną z ważnych ról personelu żywieniowego w warunkach szpitalnych. I tutaj jest duży mangament. Proszę sobie wyobrazić, że o ile zalecenia i światowe, i polskie notabene, mówią, że powinno być mniej więcej jedna, jedna dietetyczka na około 30-40 łóżek szpitalnych, no nie we wszystkich szpitalach no oczywiście, bo, bo nie, nie we wszystkich oddziałach, bo to nie wszystkie oddziały tego wymagają, to w warunkach polskich, z naszych jeszcze badań Instytutu wynika, że mamy sytuację zupełnie, powiedziałbym nawet dramatyczną. Polega to na tym, że oddziały, oddziały szpitalne czy kliniki na poziomie akademickim lub wojewódzkim mają przeciętnie statystycznie jedną, jedną dietetyczkę na około 130-140 łóżek. No więc siłą rzeczy. Mało to jeszcze gorzej jest w warunkach na poziomie szpitali powiatowych. Nasze badania wykazują, że jedna dietetyczka w szpitalach powiatowych przypada na około 180, 190, nawet 200 łóżek. No to już jest rzecz oczywistą, że tu nie ma mowy o czymś takim, jak mówimy, prawda? O, o rozmawianiu z pacjentem, o profilowaniu jego żywienia, również w warunkach pozaszpitalnych, e, sugerowanie zmian nawyków żywieniowych itd. Tak Mało tego, no, dzisiaj ekonomia niestety wszędzie zwycięża, w tym wypadku dość negatywnie, dlatego, że pierwszą rzeczą do zwolnień w zakresie personelu i oszczędności są piony żywienia. Choćby wziąć pod uwagę czy nasz, szpital, czy inne, prawda, z kilkunastu dietetyczek, które były w warunkach, jak ja zaczynałem pracę przed dwudziestu, paru laty, to zostało się chyba cztery, czy pięć tylko, no bo to jest taki personel, któremu się zawsze dyrekcji wydaje, że no doktora tr trudno zwolnić, bo potrzebny. No, pielęgniarka jak brak, prawda? No, salowych w ogóle nie ma. No, to, to co można zwolnić? No no bo w końcu to ktoś to jedzenie choremu poda, prawda? No, to jest oczywiście ten tok myślenia, nie w, oczywiście nie absolutnie, nie we wszystkich dyrekcjach, bo są niektóre szpitale znakomicie w tym pod względem zorganizowane. Także to jest bardzo złożony problem, ale trzeba powiedzieć, że w warunkach naszych jest źle rozwiązany. Panie profesorze, chciałbym jeszcze na koniec zapytać, czy Instytut Żywności i Żywienia jakoś wspiera polskie szpitale we wdrażaniu prawidłowych zasad żywienia chorych? No, Rola instytutu jest tutaj, powiedziałbym, znacząca, może nawet podstawowa. Jest to w zasadzie w warunkach polskich jedyna instytucja, która ze swoich statutowych zadań, jak i również ze względu na odpowiednio przygotowaną kadrę jest powołana do tego, żeby te rzeczy badać i programować. Myśmy w latach 1999, 2000 chyba 2002 czy 2003 prowadzili ogólnopolskie badania, a zresztą sponsorowane przez Komitet Badań Naukowych i przez Ministerstwo Zdrowia dotyczące badań stanu odżywienia i żywienia chorych w szpitalach. Z tych badań wynika jednoznacznie, że w populacji polskiej około 40% pacjentów zostaje przyjmowanych do szpitali w Stanach Niedożywienia. Stanach Niedożywienia. Natomiast okazuje się, że w trakcie pobytu szpitala w szpitalach Wychodzi więcej pacjentów z objawami niedożywienia, niż do niego przyszło. To oznacza, że żywienie w szpitalach jest, nie spełnia tych warunków, które powinno spełniać. Te badania pozwoliły nam ujawnić stan obecny, pozwoliły stwierdzić przyczyny tych stanu, pozwoliły pokazać, jaki jest wpływ prawidłowego żywienia i Walki ze stanami niedożywienia na długość trwania choroby, na ilość powikłań, na śmiertelność chorych, na skuteczność zabiegów operacyjnych, to jest szalenie ważne, zwłaszcza w ciężkich operacjach, pozwoliły również stworzyć warunki do prawidłowego funkcjonowania pionów żywienia. Jak pokazano, jak powinna wyglądać prawidłowa struktura tych pionów, jak powinny być wyposażony w sprzęt, i personel, jak powinien personel być dokształcany, jaka powinna być dystrybucja posiłków. Stworzono również e, pewne techniczne podstawy ułatwienia pracy w tym pionom w postaci stworzenia w Instytucie Programów Komputerowych dla oznaczania e, stanów energii, stworzonych posiłków ich, ich składu. Jednym słowem stworzono bardzo ważne podstawy do prawidłowego funkcjonowania. To wszystko zostało opracowane w dużym opracowaniu monograficznym, w książce, która liczy około 700 stron. I taka, ta, te opracowania zostały rozesłane wszystkim szpitalom w całej Polsce, to jest ponad 700 placówek do wdrażania. No niestety sytuacja nie, nie uległa jakiejś istotnej poprawie no, ze względów najprawdopodobniej ekonomicznych. Również Instytut w ostatnich kilku latach ponownie prawda, ten temat poruszył i również opracowano monograficzne, bardziej takie skondensowane wydanie na temat zasad prawidłowego żywienia w szpitalach, które również było dystrybuowane w podobny sposób. Chciałem jeszcze powiedzieć, że również Naczelna Izba Kontroli która prowadziła kontrolę żywienia szpitalnego w latach chyba 2004-2008, również zwracała na te wszystkie elementy, o których mówimy uwagę, wskazując na niedostatki i braki i zwracając uwagę władzom szpitalnym, również i państwowym, na potrzebę tego wyrównania. Więc tutaj rola Instytutu w zakresie żywienia w szpitalach jest ogromna i powiedziałbym wiodąca, i te opracowania, o których mówimy, stwarzają niewątpliwe podstawy do prawidłowego organizowania i funkcjonowania tych pionów odżywienia w szpitalach, ale niestety warunki bieżące, ekonomiczne nie pozwalają prawdopodobnie na pełne ich wdrażanie, stąd mamy ciągle sytuacje wykazujące znaczące braki w żywieniu chorych w szpitalach. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.